No cześć, witam cię bardzo serdecznie. W tym wideo opowiem ci w jaki sposób podejmuję decyzję, czy jakieś szkolenie, jakiś kurs jest dla mnie sensowny. I sprawa tutaj jest bardzo prosta, po prostu wsłuchuję się w potrzeby osób takich jak ty, prawda? Nikt nie rodzi się jakimś geniuszem, nikt nie jest jakiś tam idealny, prawda? I nie ma wiedzy, co tak naprawdę w danym biznesie, w danej jakiejś tam w danej jakiejś tam dziedzinie się może spotkać, prawda? Czego tak naprawdę ludzie potrzebują. I kiedy byłem młodym lekarzem, to po prostu przyglądałem się temu, co co robią starsi lekarze, prawda, jak to robią, no i, i tak podpytywałem ich, w czym jest jakiś biznes, prawda, bo bądźmy szczerzy, za pieniądze ksiądz się modli, nie powiem, że za pieniądze człowiek się i tak dalej, natomiast no, oprócz tego, że trzeba popracować trochę dla idei, to parę groszy w domu się przyda. I w ten sposób jeden z lekarzy jakoś tak przekonał mnie do pierwszego kursu, jaki skończyłem. To był kurs dla lekarzy uprawnionych do badań kierowców. Te kursy nie były kiedyś związane z posiadaną specjalizacją. Trzeba było po prostu skończyć kurs w urzędzie, nie pamiętam, czy to był Urząd Wojewódzki, czy w każdym razie organizował to konsultant wojewódzki. Kierowców badali różni, lekarze, ginekolodzy, anestezjolodzy itd. tak i tak i sprawę ułatwiło mi skończenie w 2000 roku specjalizacji z medycyny pracy, kiedy zmieniono przepisy i nagle okazało się, że jedynie specjaliści medycyny pracy lub jakichś tam pokrewnych specjalizacji mogą badać kierowców, prawda. Czyli nagle zrobiło się takie roszada na rynku, Lekarze, którzy istnieli przez lata, ale nie posiadali właściwej specjalizacji, nagle powypadali z biznesu. Również ciekawą rzeczą było, w jaki sposób natknąłem się na wypisywanie zaświadczeń o zwolnieniu z pasów bezpieczeństwa. No i w sumie o takich zaświadczeniach, jakoś poinformował mnie były policjant, który no, jakoś miał taką potrzebę, potem nagle się okazało, jak wypisałem to potrzebę zaczęło mieć wielu innych jego kolegów. I no, że tak powiem, metoda prosta. Słuchasz, co ludzie chcą, a potem zaczynasz działać, prawda? Pewną rzeczą, jakąś taką, z którą dość długo zwlekałem, z prostego powodu, że nie mogłem tego zrobić, było zrobienie badań lotniczych, prawda? I zrobiłem, jak tutaj widzisz na tym dyplomie, w 2000 w szóstym roku dopiero, czyli 15 lat, może 17 lat chyba po skończeniu studiów yy, specjalizację z medycyny transportu i yy, niestety yy, kurs na, na z medycyny lotniczej, kurs uprawniający, uprawniający mnie do bycia lekarzem, orzecznikiem medycyny lotniczej właśnie odbył się zanim zrobiłem tą specjalizację, czyli spóźniłem się w zasadzie o jakiś miesiąc, czy o dwa ze zrobieniem tej specjalizacji. I niestety musiałem czekać aż praktycznie do 2012. To była pierwsza zapowiedź kursu, który się że tak powiem, miał odbyć we wrześniu 2012 roku z powodu różnych jakichś takich problemów, odbył się dopiero w 2013 roku, czyli o pół roku znowu spadło, spadło, że tak powiem, z tapety. Ale w końcu jakoś tam ten kurs skończyłem. Jako jeden z nielicznych lekarzy, którzy skończyli ten kurs, przeszedłem audyt akredytacyjny i od 2013 roku badam klasę drugą, prawda. To było tak zwane szkolenie podstawowe. Natomiast jak to zwykle w Polsce bywa, nikt nie był zainteresowany zrobieniem kursu na klasę pierwszą, prawda? I wyobraź sobie, że musiałem czekać praktycznie następne 10 lat, aż nie pojawił się kolejny kurs, prawda? Akuratnie to nie jest mój kurs, to jest jakiś tam mm, kurs, który się odbył wcześniej, natomiast okazało się, że taki kurs można zrobić w Rumunii, tutaj pewnie widzisz Bukarest, prawda, Rumania. Ten kurs jest akuratnie y, for, for basic course in aviation medicine, natomiast ja potrzebowałem tak zwany kurs advance, prawda. Także jeżeli jesteś lekarzem posiadającym specjalizację i zainteresowanym w takim kursie medycyny lotniczej, to zapewniam cię, że prędzej zrobisz to za granicą naszego kraju, za, granicą, za granicami naszego kraju, niż w naszej kochanej ojczyźnie i daję ci tutaj namiary gdzie ten kurs można zrobić. No niestety warunek podstawowy tak zwany sine qua non, jest to, że trzeba niestety znać bardzo dobrze język angielski, a przynajmniej na tyle dobrze, żeby zrozumieć co na tym kursie do ciebie gadają, prawda? Tutaj, jak widzisz, jest 70 godzin. Część jest w tej chwili było online, część niestety była tego kursu w reszcie. Także. Um... Podstawowa sprawa, być może wykorzystasz ją w swoim biznesie, jeżeli masz jakiś biznes prywatny, to po prostu musisz się wsłuchiwać w to, co ludzie od ciebie oczekują, prawda. Mam kolegę, który skończył 100 tysięcy różnych kursów, różne tam jakieś magisterki, tylko nic z tego nie jest, że tak powiem, potrzebne ludziom, prawda. On ma kwity dla kwitów, ja mam kwity dla ludzi. I w ten sam sposób, rozglądając się troszeczkę dalej za granicą, okazało się, że mogłem zrobić kurs na platformy wiertnicze brytyjskie, na platformy wiertnicze norweskie, prawda? Teraz jestem w trakcie próby akredytacji na tzw. marynarzy norweskich, no, nie idzie to łatwo, ponieważ Norwegowie są dosyć specyficznym krajem i nie za bardzo dopuszczają cudzoziemców, szczególnie Polaków do biznesu. Szczególnie po tym, jak była tam jakaś awantura z konsulem polskim, który zaczął się wtrącać do norweskiego jugendantu, a ostatnio nasz kochany premier coś tam powiedział zresztą bardzo ciekawego, że Norwedzy powinni się z nami podzielić wpływami za ropę i za gaz, prawda, które trochę tam podrożały. I to w zasadzie taka jest moja prosta filozofia. Jeżeli coś widzę, że oczywiście mówię z medycyny pracy, prawda, że ktoś w czymś jest zainteresowany, to uważam, że to zainteresowanie będzie nie tylko jednej osoby, tylko będzie jakiejś tam większej ilości ludzi, a potem niestety trzeba troszeczkę tam się wesprzeć internetem, żeby daną działalność rozpropagować. I w ten sposób na przykład wydaje mi się, że przebadałem najwięcej pracowników zabezpieczenia technicznego, przynajmniej z Wrocławia i województwa ościennych. Ponieważ po prostu wystarczyła jakaś dobra stronka w internecie. Ci ludzie zaczęli do mnie przyjeżdżać się badać. Nie tylko z Wrocławia, a jest to działalność, którą się tam naprawdę nie robi zbyt często. To są pracownicy, których badasz tam jednego, dwóch, trzech na miesiąc, ale jak skupisz to w internecie, to złapiesz ich troszeczkę więcej. Także witam tu Play, witam pana Mateusza. Jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu musicie tutaj na czacie się zapytać, prawda? Parę zdań też chciałbym powiedzieć o zmianach, które się ukazały w badaniach tak zwanych kierowców niezawodowych, nazwijmy to. A mianowicie są to osoby, które pracują w tak zwanym niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy oraz transporcie drogowym rzeczy autem nieprzekraczającym 2,5 tony, prawda? Ale jeżdżący międzynarodowo. Wydawało mi się, że ci ludzie nie podlegają pod ustawę o transporcie drogowym, natomiast co tutaj się okazuje, że gdzieś tam w marcu tego roku zmieniono ustawę o transporcie drogowym i jest taki artykuł trzeci transportu drogowego wyłączenie stosowania przepisów ustawy. Prawda? I nic w Polsce nie dzieje się w jakiś prosty sposób, zamiast w tej ustawie wskazać, że ludzie, którzy jeżdżą, stosują przewóz drogowy autem nie przekraczającym 2,5 tony, ale w przewozach międzynarodowych mają po prostu stosować się do tej ustawy, to jest napisane trochę inaczej, prawda, że przepisów ustawy o transporcie drogowym nie stosuje się w krajowym przewozie drogowym rzeczy niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy oraz transporcie drogowym rzeczy, autem nie, o dopuszczalnej masie nie przekraczającym 2,5 tony. I wniosek musisz wyciągnąć taki, że kierowcy wykonujący ten przewóz drogowy rzeczy, ale międzynarodowy tymi autami o 2,5 do 3,5 tony nie są wyłączeni yy, że tak powiem ze stosowania tej ustawy. I jakie są tutaj konsekwencje a mianowicie takie, że takich kierowców od 2,5 tony do 3,5 tony musisz badać na, pod na podstawie ustawy o transporcie drogowym, czyli przykładowo jedzie ktoś z Wrocławia do Gerlitz przejeżdża granicę tam jakimś busem, jedzie tam no 150 kilometrów, tak po powiedzmy 100 km z groszami i musi stosować się do ustawy, natomiast jedzie z Wrocławia do Białego Stoku, kilkaset kilometrów, no to już nie musi, prawda? Także, także ciekawe przepisy, ale, ale takie są. Ale co, co z tego wynika? Mianowicie, jak psycholog bada z mocy tej ustawy, to musi mu wystawić świadectwo, jak dla kierowcy zawodowego i podobna sytuacja dotyczy lekarza, że jak wystawia orzeczenie lekarskie, wprawdzie ono jest z kodeksu pracy, ale musi dać dwie pieczęcie, czyli lekarza uprawnionego do badań kierowców i lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych. I głupota tutaj jest kolejna, ponieważ od pewnego czasu każdy lekarz uprawniony do badań profilaktycznych jest z mocy przepisów prawa, upoważniony do badań kierowców, prawda? Czyli po co te dwie pieczęcie? No prawdopodobnie po to, tylko żeby urzędnik był na 100% przekonany, że masz te oba uprawnienia, prawda? No i to tak, tak to, że tak powiem, Mogę powiedzieć. Czyli jeżeli wozisz coś tam busem, ale już poza granicę naszego kraju, no to niestety jesteś badany jak kierowca zawodowy. Jeżeli tutaj chcesz poszerzyć to zagadnienie, warto sięgnąć do na kanał YouTube psychologa transportu, a mianowicie Pani Magdaleny Pani Magister, prawdopodobnie Magdaleny Witwesołowskiej. i tam sobie znajdziesz dosyć ciekawe rozważania na ten temat. Ona pierwsza tutaj podjęła temat wśród psychologów, których znam, prawda? No i jeszcze raz tylko powtórzę. Magdalena Widwesołowska, wygubluj wygoogluj sobie lub lub sobie znajdź na YouTubie i Yy, prowadzi, prowadzi stronę internetową psychologmyślniktransportu.com psychologtransportu.com Także zachęcam cię serdecznie do czegoś takiego. Tutaj Witek pyta mnie, czy aby mieć możliwość badania kolejarzy, również potrzeba przejść specjalny kurs. Z kolejarzami niestety problem jest taki, że ja taki kurs mam i przymierzałem się do badań kolejarzy, tylko zadbali oni o swoje interesy w ten sposób, że aby otworzyć takie centrum, nazwijmy to, medycyny kolejowej, to trzeba spełnić wiele różnych warunków i mieć dwóch lekarzy uprawnionych do badań kolejarzy, prawda? Czyli jeden taki ziom jak ja, nie wystarczy i ni niestety próbowałem w swoim czasie namówić, yy, nazwijmy to, namówić takiego jednego lekarza, żeby zrobił ten kurs. Kiedy te kursy jeszcze były do zrobienia i niestety ten lekarz jakoś tak nie poszedł moją drogą. Za bardzo nie był zainteresowany dokształcaniem się. I potem jakoś kolej się zorientowała, że po co tam nadmiar lekarzy robiących medycynę kolejową w zasadzie nie tyle kolej, co ponieważ organizuje to Centrum Medycyny Kolejowej w Warszawie no i no nie ma po prostu kursów od iluś tam lat I, i ten lekarz, który mógł to zrobić nie zrobił innych lekarzy, że tak powiem, z innymi się nie mogę dogadać i, i prawdopodobnie medycyna kolejowa już nigdy u mnie nie będzie istniała. Z prostego powodu, że po prostu nie mam drugiego lekarza. Jedyne co mogę badać na jakieś bocznice, na jakieś tam inne rzeczy, ale to tam bocznice i ten, to są jakieś tam, że tak powiem, marginalne sprawy. To, to nie, jest, nie jest to, co bym chciał w tym momencie robić. Także leży mi ten kurs na, na wątrobie, ale no, są tutaj pewne jakieś obiektywne trudności. I niestety w swoim czasie nie byłem w stanie przekonać jakiegoś tam lekarza, żeby się nie poduszył. No, swoją drogą tego lekarza do niczego nie przekonałem innego. I zajmuję się tylko zwykłą medycyną pracy. Dobra, jeżeli ktoś z was jeszcze Chcę coś zapytać, to niech pyta. Bo już hangout trwa 20 minut, to wydaje mi się, że to wystarczy. A, jeszcze przypomniało mi się, że mam jeden tutaj SMS, a mianowicie hmm, Łukasz mi tutaj taki napisał. Witam pana, oglądałem filmiki o zakazie prowadzenia pojazdów po alkoholu. W maju tego roku zatrzyman No mnie byłem wczorajszy, miałem wydychanym powietrzu 0,16 promila Zatrzymano mi prawko na pół roku, co mnie czeka po upływie zakazu. No właśnie ciekawe 0,16 promila Chyba coś tu mu się pomyliło, bo, bo wydaje mi się, że do 0,2 promila jest, jest yy... No ale dobra, zatrzymano mi prawko na pół roku, co mnie czeka po upływie zakazu, bo różne rzeczy słyszę po ludziach w internecie, wyczytałem, że możliwe jest, że nie będę musiał robić badań, skończy się na tym, że pójdę do starostwa, wypełnić związek i tyle, jeżeli mi pan poradzi z góry, dziękuję, że i tak dalej, i tak dalej. Czy znaczy nie pasuje mi tu 0,16 promila, ponieważ wydaje mi się, że można być do 0,2 promila, prawda? 0,1, ale nieważne. Yy, jeżeli się ten tutaj nie pomylił, lub się pomylił i, i jednak po, po, o, podchodził pod stan pod użycie, po użyciu alkoholu, prawda? To no, pierwszym razem, jeżeli jesteś jakiś normalny ziom, to masz sporą szansę, że się Wyśmigasz, prawda? Uderzyć w jakąś pokorę. Zrobić sobie wcześniej badania wątrobowe, czyli Aspad, Alat, GGPT, jakiś tam cukier, prawda? Zmierzyć sobie ciśnienie. Ponieważ ostatnio przyszli do mnie ziomek, sobie po prostu poszedł na tata wariata do WOMP-u. mu z, z ciśnienia wysokiego, jakie miał, skoczyło na jeszcze wyższe, prawda? No i od razu, a jeszcze miał taki trochę taką oszytaną twarz, czerwoną, ogorzałą, no to od razu poszedł na badania, przepraszam, poszedł od razu dostał zalecenie, poradnia, że tak powiem, jakaś tam odwykowa. No i na tym się tego kariera, tego pana skończyła, potem tam przyszedł do mnie Coś tam, po jakieś porady, a to są już porady typu musztarda po biedzie, prawda? Jak już się zakwalifikują na pijącego, na jakiegoś uzależnionego, to umarł w butach. Dobra, na tym w sumie będę kończył Na tym będę kończył Wydaje mi się, że więcej pytań nie ma, więcej pytań nie widać. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia na temat tego wideo, po prostu napisz to już w komentarzu poniżej. Yy, jeszcze raz powtarzam, wszystko co robię, staram się po prostu robić pod ludzi. Mówię pod. Nie robię jakichś rzeczy takich tam wymyślonych. Raczej opieram się na tym, co ludzie mi mówią i co, z czego oczekują ode mnie, niż niż jakiś, że tak powiem, innych wymyślonych Tutaj kolega Marek. Witam, kilka lat temu zostałem skierowany ze względu na dodatkową dolegliwość na badanie kierowców, choruje na schizofrenię, czy będę miał z tego powodu odmowę? Tutaj na dwoje babka wróży, musi ci po prostu psychiatra dać opinię pisemną, czy ta twoja schizofrenia i leczenie, które masz zapewne jakieś prowadzone, nie stanowi zagrożenia w ruchu drogowym. Jeżeli że tak powiem, psychiatra się pod tym podpisze, że nie stanowisz takiego zagrożenia dla kogoś i dla siebie, to być może będziesz miał to szczęście i ci się uda, ale nie potrafię tego tak powiedzieć. Także słuchajcie, na tym kończę, trzymaj się, cześć i do następnego razu.